Zapytanie mojego widza odnośnie widzenia obuocznego u kierowcy kategorii C, a w zasadzie kandydata na kierowcę. Dobry wieczór, panie doktorze. Bardzo proszę o ją radę. Zgodnie z informacją, już jednooczny może zrobić prawo jazdy C. Udałem się do przychodni medycyny pracy, informując lekarza, że nie widzę na lewe oko, ale prawe w 100% jest zdrowe. Kazano mi zrobić badanie okulistyczne, co w pełni potwierdziło to, co mówiłem. Następnie bez problemu zrobiłem psychotest i w końcu ten sam lekarz powiedział, że dla niego nie mam szans, by dopuścił mnie na kurs kategorii C. Proszę mi podpowiedzieć, skoro ustawodawca dopuścił takich jak ja do możliwości kategorii C. To dlaczego lekarze nie respektują tego prawa i co mam w tym przypadku zrobić. Dodam, że pracuję jako kierowca dostawczaka od 10 lat. Mam prawo jazdy A i B od 95. Z wyrażami szacunku. No i diabeł, jak tutaj zwykle tkwi w szczegółach. I problem polega na tym, że mimo wszystko trzeba na to oko słabiej widzące coś widzieć. No w tym przypadku widzę to jest oko lewe i norma mówi, że ostrość widzenia oka, lepiej widzącego nie mniej niż 0,8, czyli na przykład u mnie jest to oko prawe i muszę widzieć ósmy rządek od góry czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ten jakiś tam rządek na dole muszę widzieć, natomiast na to oko gorzej widzące muszę widzieć nie mniej niż 0,1 po korekcji. A 0,1 to jest ten rządek pierwszy na górze. No, mogę go zobaczyć w okularach, ale muszę coś jednak widzieć. I oznacza to ni mniej, nie więcej, że z całkowitym brakiem widzenia na jedno oko nie ma szans. I jest to dla mnie trochę dziwne, bo w praktyce oko zdrowe przejmuje funkcję widzenia, a to słabiej widzące się wyłącza. I niestety przepis jest jaki jest i nic na to nie poradzę. Jest to i tak spore ułatwienie, czy spora zmiana przepisów od yy, paru lat, ponieważ przedtem jak nie miałeś obłocznego, czy z powodu zeza, czy z powodu jakiegoś innej choroby, prawda? Nie miałeś szans. Od razu z góry można było cię nie dopuścić. Teraz, no niestety, na to jedno oko słabiej widzące, musisz coś widzieć, oko lepiej widzące, ostrość widzenia 0,8 w korekcji. Także mówił Darek Kraśnicki lekarz specjalista medycyny transportu. No, sam trochę rozbudziłem nadzieję, ponieważ pierwsze przepisy nie były za bardzo jasne, czy to jedno oko ma widzieć, czy ono nie ma widzieć i część kierowców poszła i zrozumiała, że yy, no, wystarczy tylko jedno oko yy, dobrze widzące. No niestety tak nie jest. Także, na tym kończę subskrypcja mojego kanału, oczywiście kliknij w dzwoneczek, jeżeli chcesz dostawać kolejne filmiki, obejrzyj kolejny filmik i możesz mi wierzyć, że naprawdę wielu kierowców, ale którzy widzą na to jedno oko, choć troszeczkę prawo jazdy kategorii C dostało co widać w komentarzach nie tylko pod tym wideo.